Dzień dobry, nazywam się Zofia Śląska i w tym filmie zaprezentuję Ci wybrane możliwości zarządzania dokumentacją w systemie EZDRP. W naszym urzędzie większość pism trafia na biurka pracowników poprzez dekretację od przełożonych lub bezpośrednio z kancelarii. Zdarzają się również pisma, które docierają do prowadzących sprawę bezpośrednio lub zostały przez nich utworzone i powinny się znaleźć w systemie. Dodawanie pism nie powinno sprawić trudności. Warto jednak poznać wszystkie dostępne możliwości. Po pierwsze, możemy dodać pismo korzystając z przycisku na głównej stronie. Po jego kliknięciu wystarczy wybrać plik lub przeciągnąć go w odpowiednie pole i zatwierdzić akcję. Taki dokument trafi do zakładki Pisma w toku. Możemy wówczas wystawić zadanie dotyczące tego dokumentu lub założyć na nim sprawę. Pamiętaj, że dokument powinien mieć uzupełnione i zapisane metadane. Zobacz, z poziomu pism w toku w menu także są dostępne dwie możliwości. Dodaj z dysku oraz Dodaj z szablonu. Po wybraniu opcji Dodaj z dysku Pokaże się z prawej strony ekranu panel. Możemy przeciągnąć na niego plik lub zapisany w komputerze e-mail. Mamy także opcję dodania pliku z dysku. Tworzenie nowego pisma jest także możliwe na podstawie wygranych do systemu EZDRP szablonów. W prawym rogu wybieramy opcję Dodaj z szablonu. Otworzy się wówczas katalog szablonów pism obowiązujących w organizacji. Wybieramy z katalogu interesujący nas szablon i nadajemy mu nazwę. Klikamy Zapisz. Program File Monitor otworzy dokument, w którym możemy uzupełnić treści. Wychodząc, pamiętajmy, aby zapisać nową wersję pisma, na przykład klikając w ikonę z symbolem dyskietki. Zwróć uwagę, że do pisma dodanego z dysku lub utworzonego z szablonu możesz dodać kolejne załączniki. W ten sposób dodasz dokumenty, które chcesz, by były rozpatrywane razem. Powstanie jedno pismo, które się składa na przykład z dwóch plików. Zapamiętaj, do systemu EZDRP dodamy tylko taki plik, którego nazwa składa się z minimum dwóch wyrazów, a każdy z nich ma przynajmniej trzy znaki. Jeśli plik został zapisany na dysku w inny sposób, to jego nazwę możemy zmienić podczas dodawania pliku, klikając w ikonę z symbolem kartki i ołówka. Jeśli dokument zostanie do nas przekazany w ramach zadania do dekretacji lub do realizacji, bądź dodamy go z dysku, to możemy dołączyć go do prowadzonej sprawy. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru i z menu z prawej strony wybrać opcję Dołącz do sprawy. Na ekranie wyświetlona zostanie lista spraw. Co ważne, możliwe jest też dołączenie dokumentu do sprawy, która została zakończona jakiś czas temu. Gdy wybierzemy właściwą i zatwierdzimy dołączenie do niej dokumentu, to stanie się on częścią akt tej sprawy. Z poziomu biurko w toku pisma nie mamy możliwości utworzenia zadania udostępniania dokumentu do wiadomości. Jest tu jednak mały wyjątek. Jeśli wystawiamy zadanie do dekretacji, to możemy podzielić się do wiadomości dokumentem nie tylko z odbiorcą zadania, ale także z innymi zainteresowanymi. Gdy prowadzimy sprawę lub współdzielimy ją z opcją edycji, to mamy możliwość dodawania dokumentów bezpośrednio do akt. Po kliknięciu przycisku Dodaj otworzy się menu z kilkoma możliwościami. Z tego miejsca, analogicznie jak w wypadku pism, do akt sprawy dołączymy dokument z dysku oraz szablonu. Utworzymy tu także e-pismo, czyli plik XML lub sporządzimy notatkę służbową czy opinię na udostępnionym wzorze. Do każdego dodanego pisma, notatki, szablonu czy opinii w sprawie możemy dodać załącznik. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru przy dokumencie i z menu, które pojawi się po prawej stronie, wybrać opcję Dodaj załącznik. Dokumenty, które dodaliśmy z dysku lub z szablonu, możemy usunąć z akt sprawy. Chyba, że mają nadany numer z rejestru przesyłek wpływających lub zostały podpisane elektronicznie, a nam brakuje odpowiedniego uprawnienia. Do usunięcia dokumentu wykorzystamy akcję dostępną w prawym menu. Gdy wybierzemy Usuń pismo, trwale zniknie ono z systemu. Jeśli pisma zostały zarejestrowane w RPW, to ich nie usuniemy, ale możemy odłączyć od sprawy. Zaznaczamy wybrany dokument i w prawym menu wybieramy Odłączanie wpływu. Dokument znika ze sprawy i pojawia się na liście pism w toku. Tylko ze sprawy wystawimy zadanie udostępnienia do wiadomości. Dokumenty są wówczas przekazywane do wybranych odbiorców w trybie do odczytu. Jeśli chcemy skorzystać z tej opcji, to powinniśmy zaznaczyć dokument i w menu, które pojawi się z prawej strony, kliknąć na Udostępnij do wiadomości. Za pomocą formularza wpisujemy treść zadania i wskazujemy odbiorcę lub odbiorców. Gdy zatwierdzimy przyciskiem Utwórz, nasi współpracownicy znajdą je w zakładce Zadania nowe. Po wejściu w zadanie można zapoznać się z dokumentem, przekazać dalej do wiadomości, podejrzeć historię oraz zakończyć zadanie. Dodawanie dokumentów do systemu i wystawianie zadania do wiadomości to w EZDRP czynności intuicyjne. Warto jednak pamiętać, że możemy skorzystać również z takich opcji, jak dodanie notatki lub opinii, w których pewne informacje uzupełniają się automatycznie.